Cześć, witajcie, jestem Plisu, a to jest... Właśnie, co to jest? Już śpieszę z wytłumaczeniem, ponieważ to jest mysz Logitech G203 o rozdzielczości 8000 dpi. Mysz ta posiada Full Spectrum RGB, czyli ma dużo kolorów, ładnych kolorów. W opakowaniu, oprócz instrukcji myszy, znajdziemy również naklejkę. Mysz możemy dowolnie skonfigurować w aplikacji Logitech G-Hub, która jest do pobrania za darmo. Oczywiście jest ona tylko do sprzętów z Logitech. Mysz jest bardzo wygodna, bardzo łatwo się do niej przyzwyczaić i posiada 6 przycisków, w tym scroll. A co do instrukcji, to instrukcja jest... Ogromna, ale może więc przejdźmy do samego G-Hub'a. I jesteśmy już na G-Hub'ie Jak widzicie, mamy tutaj po prawej stronie prędkość DPI. Tak, czyli to jest taka czułość, tylko że myszki mamy czułość 8000, to jest naprawdę dużo. Wybierzmy ją więc. Mam yy, kursor. Trudno go mi wyśrodkować w ogóle. I małym ruchem myszki, jesteśmy na drugim końcu ekranu. Znowu, mały e, ruch myszki, jesteśmy na drugim końcu ekranu. Znowu ruch myszki, jesteśmy na drugim końcu ekranu. E, trudno mi w ogóle ją utrzymać w, bez ruchu przez jakiś czas. Trudno to by w ogóle będzie, o, łączyć o, moje DPI, czyli 1600. Następne, czyli Light Sound. Mamy tutaj kolorową falę. Możemy jeszcze zrobić coś innego, zobaczcie sami. No teraz widzicie to przy zapalonym świetle, ale możemy także to zobaczyć przy zgarzonym świetle. Ładnie to wygląda, nieprawda? To nie jest jedyny sposób podświetlenia jej. A to była recenzja myszki tych G203. Mam nadzieję, że recenzja się podobała. Jeśli tak, to strzelcie łapę w górę i napiszcie, czy chcecie więcej recenzji. Iście też nie zapomnijcie o subie i elo.